A wszystkim z tej strony Soli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam kolejną mapkę, dzięki której możecie wbić bardzo dużą ilość expa. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, 12 oraz mapkę w górę, wam pomogłem. No i co, zapraszam was do oglądania, więc jedyne co musicie zrobić, to wpisujemy ten kod, który widzicie teraz na samej górze na ekranie. Jeżeli czyta was już na, ma na mapkę, to wchodzimy sobie tutaj do wyjścia EXIT. Następnie musimy sobie podejść do tego w tym miejscu, check this map. No i po prostu za tym budujemy sobie 5 ram do góry, raz, dwa, trzy. 4, 5 i jedno do tyłu i stajemy w tym miejscu i musimy zrobić jakąkolwiek emotkę i teraz przeteleportuje nas w to miejsce jak widzicie dostaję już bardzo duże ilości expa, dostałem prawie 150 tysięcy wy możecie dostać jeszcze więcej także mam nadzieję, że wam pomogłem i napiszcie w komentarzu jak dużo expa dostaliście widzimy się w kolejnym filmie siema